Ryneczek w Krapkowicach. Widok od strony ulicy Krawieckiej. No, no nie wiadomo z czym to było takie pomazane. I wiesz, to przecież moje dziaki takie to.